Dlaczego strajkujecie? Marchewka to owoc! Nie? Ech... A gdzie rośnie jabłko? No, na drzewie. A drzewo gdzie rośnie? No, w ziemi. A marchewka rośnie w ziemi! Czyli według ciebie wszystko co rośnie w ziemi jest owocem? Tak. Ech, to tak nie działa. A kto pytał? Ech. No, nikt nie musiał. A kto pytał? No, nikt. A kto Eee, uh, Idę tam. Ja nie chcę tego mówić. A! Ah! Ech, no to marchewka nie jest owocem.